22 marca to ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Wody. To okazja do refleksji i rozszerzania naszej świadomości na temat znaczenia wody, potrzeby jej ochrony oraz rozwoju zasobów wodnych. Każdego roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku tematem przywodnym jest woda i energia. Oba źródła są ze sobą powiązane i niezbędne do rozwoju gospodarczego oraz zapewnienia nam i przyszłym pokoleniom zdrowego i bezpiecznego życia. Wydobywanie surowców, wytwarzanie energii, przesył energii, jak również magazynowanie wymagają wykorzystania zasobów wodnych. Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej jest wykorzystywane na pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych obywateli użytkowników z przemysłu, z energetyki, z rolnictwa. W Parlamencie Europejskim przyjmujemy prawo, którego celem jest zapewnienie naszym obywatelom i gospodarce czystej i bezpiecznej wody. Przyjęte przez nas zasady nakładają na państwa członkowskie obowiązek dbania o czystość wód dla ponad 500 milionów mieszkańców. Mądre gospodarowanie wodą to zadanie dla nas wszystkich. Tu w Parlamencie Europejskim, w instytucjach Unii Europejskiej, w krajach członkowskich, ale to także państwa zadanie. Warto dla wspólnego dobra używać wody oszczędnie i z rozwagą.